Cerkiew z Kansenu w Sanoku Drewniana Z boku jakiś przycerkiewny budynek Niestety nie jestem znawcą kultury prawosławnej Prawosławia Także jeżeli masz coś ciekawego Do powiedzenia To serdecznie Cię do tego zapraszam Muszę skomentować Ten filmik inne ujęcie cerkwi z Kansenu w Sanoku Filmuje tyłem do przycerkiewnej dzwonnicy którą widziałeś na poprzedniej części filmu i wygląda to tak 11 sierpnia 2013 roku Jakiś niezagospodarowany obiekt Skansen w Sanoku Przypuszczam, że Albo tutaj było coś kiedyś, albo go po prostu wybudowano I jeszcze nie zdążono Zagospodarować go Dla turystów Filmuje Darek Kraśnicki 11 sierpnia 2013 roku jak wiesz coś na ten temat więcej byłeś tutaj w Sanoków serdecznie zapraszam Cię do komentarza